Polska Akademia Dostępności prezentuje Narzędzia do analizy dostępności serwisów internetowych. Dostępność to praca nad jakością serwisów. Stawiajmy więc na uniwersalność, aby służyła nam wszystkim. Zaprezentujemy Państwu kilka narzędzi, które pozwolą na stały monitoring i eliminowanie błędów niezgodnych ze standardem WCAG 2.0. Validator Wave Web Accessibility Evaluation Tool jest prostym w obsłudze narzędziem online, umożliwiającym przeanalizowanie pojedynczej strony internetowej pod kątem dostępności standardu WCAG20. Narzędzie umożliwia nam dodatkowo weryfikację poprawności kodu semantycznego. Posiada możliwość ustawienia poziomu, pod jakim chcemy zbadać serwis, określa współczynnik kontrastu zawartych w serwisie elementów, a także umożliwia podejrzenie kodu źródłowego analizowanej strony. Po wprowadzeniu adresu badanej strony w pole edycji, raport wyświetla się niemal natychmiast. Po lewej stronie widoczna jest menu, gdzie prezentowane są wyniki raportu oraz dodatkowe informacje. Zaraz po wczytaniu wyświetlana jest wersja skrócona analizy. Po kliknięciu na ikonkę, druga od góry, ukazuje się lista ze szczegółami badania. Przedstawione ikony odpowiadają za poszczególne elementy. Podana liczba to ilość błędów, a każdy kolor ma swoje znaczenie. Kolor czerwony oznacza błąd dostępności, który koniecznie należy naprawić. Żółty oznacza ostrzeżenie, że w tym miejscu jest coś podejrzanego, co może generować błąd, ale program z całą pewnością nie jest w stanie tego określić. Zielony oznacza, że elementy nie generują błędów dostępności. Ostatni, niebieski oznacza poprawne nazewnictwo elementów w kodzie źródłowym. Klikając na ikonę Documentation, trzecia od góry, wyświetlamy informację, która podpowie nam, jak naprawić zaznaczony błąd na stronie i jakie dzięki temu uda nam się spełnić kryterium sukcesu standardu WCAG 2.0. Ostatnia z ikon pozwala na sprawdzenie logiki w kolejności poruszania się po stronie, tak zwanej semantyki. Niestety możemy zrobić to tylko ręcznie. Powyżej menu z ikonkami mamy przełącznik, który pozwala nam także na podgląd strony z tak zwanymi wyłączonymi stylami – No Styles. Jest to widok, gdzie prezentowana strona wygląda dokładnie tak, jak odbierają ją technologie asystujące. Widok ten może nam ukazać także błędy, jakie często popełniane są w arkuszach stylów, gdzie zmienia się kolejność elementów w serwisie. Ostatni przycisk – Kontrast – to prezentacja wyników badania współczynnika kontrastu na stronie. W centralnej części program prezentuje nam badaną stronę. Przy każdym z elementów widnieje ikona. Dzięki temu możemy dokładnie przeanalizować i sprawdzić wszystkie elementy. Klikając na wybraną ikonę, wyświetla się dymek ze skróconą informacją o elemencie. Po wybraniu opcji More Information w menu bocznym uzyskujemy szczegółowe informacje. Klikając na link Icon Index, wyświetlamy listę ikon, jakie są stosowane w programie. Lista umożliwia nam sprawną analizę i weryfikację poszczególnych błędów. Aby dowiedzieć się więcej szczegółowych informacji, czego dana ikona dotyczy, wystarczy kliknąć. W widoku strony na samym dole mamy także przycisk, który umożliwia nam wgląd w kod źródłowy strony. Dzięki niemu możemy uzyskać dodatkowe informacje o poszczególnych elementach. W ten sposób musimy sprawdzić kolejno wszystkie elementy znajdujące się na badanej stronie, czy są zgodne ze standardem WCAG 2.0 na poziomie podwójnego A. Pamiętaj, żaden automatyczny walidator nie będzie w stanie odnaleźć wszystkich błędów w serwisie. To tylko narzędzie wspomagające. Wiedza i doświadczenie audytorów oraz badania z użytkownikami dają pełny obraz stanu dostępności serwisu internetowego. Kolejnym wyjątkowo pomocnym narzędziem jest wtyczka do przeglądarki internetowej Firebug. Aplikacja jest bardzo przydatna dla programistów i webmasterów podczas testowania serwisów internetowych. Administratorom, czy bardziej zaawansowanym redaktorom serwisów pozwala ocenić kod wynikowy, jaki interpretuje przeglądarka. Narzędzie nie analizuje stron pod kątem standardu WCAG 2.0, ale jest bardzo często używanym programem podczas prac audytorskich wykonywanych przez specjalistów. Jego dodatkowym atutem jest interfejs w języku polskim. Aby korzystać z Firebug'a należy w zakładce Dodatki w menu Przeglądarki odnaleźć i zainstalować wtyczkę. Aby uruchomić Firebug'a należy kliknąć na ikonę umieszczoną na pasku w prawym górnym rogu. Program dzieli ekran na dwie części. Górna to widok klasyczny serwisu. Dolna to podgląd wynikowego kodu źródłowego. W ustawieniach mamy możliwość zmian wyświetlania do sposobu najbardziej nam odpowiadającego. Klikając na przycisk Wskaż element na stronie, aby go zbadać uruchamiamy specjalny tryb, w którym wyszukujemy na wyświetlanej stronie interesujący nas element do zbadania. Zostanie on podświetlony w widoku strony, a w oknie wtyczki zostanie wskazany kod wraz ze ścieżką. Dzięki temu możemy uzyskać informacje normalnie niewidoczne dla przeciętnego użytkownika. Tu dla wybranego elementu możemy uzyskać informacje o atrybucie ALT. Klikając ponownie na przycisk, wybieramy kolejny element do zbadania, dla przykładu tekst na stronie. Dzięki temu możemy uzyskać informację, czy wprowadzona treść jest akapitem, czy posiada, jak w tym przypadku, prawidłowo określony język cząstki, czy nie ma dodatkowych znaczników w tekście, które mogą generować problemy z dostępnością. Dzięki aplikacji możemy przeanalizować dokładnie arkusze stylów CSS. Są one sklasyfikowane w kolejności i właściwości zastosowania na stronie. Każda reguła ma link do pliku skąd pochodzi. Dzięki temu możemy uzyskać szczegółowe informacje o analizowanym przez nas elemencie. Dla wybranego przez nas elementu możemy dowiedzieć się o rodzaju czcionki, jej wielkości oraz wykorzystanego koloru. Aby sprawdzić kontrast, możemy użyć jednego z bezpłatnych narzędzi dostępnych w internecie, jakim jest na przykład Color Contrast Analyzer. Ze strony www.paciellogroup.com należy pobrać program. Color Contrast Analyzer to przede wszystkim program do analizy pierwszego planu i tła w celu określenia, czy zapewniają one dobrą widoczność dla osób z dysfunkcją wzroku. Podany program musimy rozpakować na dysku komputera, najlepiej do oddzielnego katalogu. Aplikacja nie wymaga instalacji, więc po rozpakowaniu jest gotowa do pracy. Wystarczy jedynie kliknąć na ikonę z rozszerzeniem EXE. Program jest domyślnie skonfigurowany i po uruchomieniu nie wymaga dodatkowych ustawień. Kolor Contrast Analyzer ma wbudowanych kilka dodatkowych opcji. Dzięki nim Możemy sprawdzić przykładowe zaburzenia widzenia osób z dysfunkcjami wzroku. Między innymi zaburzenia widzenia kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Możemy też podejrzeć inwersję kolorów, mechanizmu często stosowanego w technologiach asystujących dla osób słabowidzących. Aby zbadać kontrast pomiędzy elementami, możemy wprowadzić kod heksadecymalny w polach, kolejno dla elementu z pierwszego planu i tła. Można także użyć próbników i pobrać wartości kolorów. Klikając myszką na ikonkę, wybieramy próbnik. Obok, w opcjach, możemy także dostosować jego wielkość. Pojawia się okno z lubką i celownikiem. Wybieramy teraz kolor pierwszego planu i klikamy myszką. Wartość koloru oraz barwa pojawiają się w okienku przy próbniku. Następnie w analogiczny sposób pobieramy kolor drugoplanowy. Po wprowadzeniu próbek kolorów program natychmiast oblicza nam współczynnik kontrastu pomiędzy barwami. Wyniki prezentowane są poniżej próbników. Oprócz prezentacji wyliczonej liczbowej wartości współczynnika, program prezentuje w rubrykach, czy dla poszczególnych poziomów 2A i 3A, wielkich i małych czcionek, spełniony jest standard dotyczący współczynnika kontrastu. Nasza analiza obejmuje jednak pierwszą rubrykę, dotyczącą poziomu podwójnego A dla małych tekstów. Po kliknięciu na przycisk Display Details, pod prezentowanymi wynikami pojawi się krótki opis wyjaśniający wytyczne standardu WCAG 2.0 dotyczące kontrastu. Aby sprawdzić kolejne elementy, czynność musimy powtórzyć. Jeśli kontrast pomiędzy elementami nie będzie prawidłowy, zostanie to w odpowiedni sposób zademonstrowane. Pamiętaj! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Twój serwis powinien spełniać wytyczne dostępności zgodne z WCAG 2.0 na poziomie podwójnego A. Dostępność to proces. Dbaj o wysoką jakość wszystkich nowych treści w serwisie.